Nie będą mi tutaj gołe baby pod domem chodziły, słuchajcie. Why not? Strasznie ciągnie. Dzisiaj nie wiem, coś jakiegoś szału dostała. Tam sobie idzie jakaś rodzina z dziećmi. U nas to w życiu by nie można było wejść do miejsca, które jest zamknięte, nie? A tu proszę bardzo. Faktycznie są tam jakieś opuszczone domy. Staramy się rozchmienić, jaka jest historia tego miejsca, bo te budynki nie są takie stare. Jest kilka budynków. Tu tam jakby wyglądają takie łaźnie. Wiecie, porobione są barierki. Tutaj jest na przykład taki mostek. Nie będę tam dalej szła, bo widzę tam ktoś z samochodem ma sobie piknik. To nie będę przeszkadzać, ale tam też jest jakiś kolejny budynek taki opuszczony. To tak wygląda i wiecie, okna są takie jak właśnie wiecie, w sanatoriach czy w szpitalach, takie no, to tak widać, charakterystyczne takie. Um, jakaś inwestycja, która się nie udała. Chodź, chodź idziemy. So. <śmiech> Bela normalnie nie lubi wody, ale jest jej tak gorąco, że normalnie pomaszerowała. Dobrze, że akurat trafiła się ta rodzina, bo oni wiedzą gdzie iść i możemy iść za nimi, bo tam jest jakaś droga. To byśmy nie wiedzieli. House. Tutaj już jest pełno i mówią tym, gdzie trzeba iść do kolejnego źródła. Tu nam ludzie powiedzieli, że to właśnie jest największe źródełko, ale pójdziemy sobie przez rzeczkę, popatrzymy na te pozostałe, bo są podobno tutaj cztery. Trzeba przejść tutaj przez ten strumyk. Jeden, dwie babki na golaska, słuchajcie. Ale fajna taka, um, fajny taki luz, prawda? Uśnięty. Ala natur, panie były... Kurwa, nie golą się suki, no! Młode dziewczyny, słuchajcie, ala natur. No zarobiście kurcze, taki luz, podoba mi się, nie mi się chciała rozbierać, bo ja wstydziow jestem z Polski. W ogóle niedźwiedź to planował, już tutaj patrzył, gdzie możemy się ewentualnie rozbić, ale no nie, no w takim razie to w żadnym wypadku nie możemy się tutaj rozbić. Nie będą mi tutaj gołe baby pod domem chodziły, słuchajcie. I know. I, don't mind. I know you don't mind. I don't mind. Even with bush. Tutaj są ludzie ładnie zaparkowani, mają kamp. Może się ich spytamy gdzie dalej. Nie wiem, to może tu właśnie. To. Is this this way? Yeah. Uh, for, what? Uh, for the spring? Yeah. Uh, you want the warm ones? Yes. The warm ones are a down now. Aha. They are like enclosed spaces with rocks. Okay. Oh. Like, um, And where are they? Uh, down. Ah, like down the river. Down, down came, the you river. You know, uh -huh. like you pass the bridge. Yeah. Uh -huh. Yeah. Okay. So the one down the bridge for sure is okay. warm. And there are some like... Um, over here. Here. Yeah. If you take like this road right. to the next oh. to the river, but you oh, have wow. to go with bit back. Okay. Oh. Thank you. Tak, jest jedna bardzo mała, ale jest bardzo mała, więc lepiej Dziękuję Ale zjarana babeczka była, normalnie po prostu ledwo mogła poskładać wyrazy do kupy. Wolność, niech żyje, niech żyje wolność i swoboda. Tam faktycznie gościu za krzaczkiem siedzi, tam jest takie mm, małe źródełko. Czuć siarką, tak więc... To zdecydowanie jest to, ale chyba pójdziemy do tego, co widzieliśmy pierwsze, bo faktycznie tam to chyba najfajniejszy jest. Tam jest jeszcze, tutaj jest jeszcze jeden namiot i tam a i hamak rozwieszony. No fajnie, zrobili sobie młodzi po prostu taki camping, taki trochę hipisowskie trochę tak hipisowsko tutaj. Dobra, to wracamy do tego pierwszego źródełka, bo nam była po prostu najładniejsza woda. O, i tutaj mamy private pool czyli zostawimy tych ludzi tam tam jest ten duży basenik ale ta woda z tego baseniku przechodzi tutaj i jest tutaj puszczówka woda nie może tego nie widać może tak dobrze ale jest puszczysięca i mamy ten basenik tylko dla siebie Chciał się spodzić, a tu ciepła woda. No to drugie źródełko jest o wiele lepsze, ale a, teraz jest tam trochę ludzi, tak, więc tam nie chciałam za dużo nagrywać. A to się ponagrywa. Niedźwiedź mówi, że jednak przyjedziemy tu na noc, tak? więc mamy nadzieję, że. Są małe baby, więc przyjedziemy. Chcę sobie babów naoglądać. Mam nadzieję, że. Nie wyszarpią go z namiotu, kurczę. Nie dam niedźwiedzia, nie dam. Mój ci on, mój. Obstawiam, że w tym budynku była stołówka. To tak wygląda jakby tam jest taka niższa część, tam były kuchnie, a tutaj jest taka no część, gdzie musiała być stołówka raczej. albo może tutaj były jakieś zabiegi, wiecie, bo no tu są takie małe pomieszczenia, takie pokoiki, czyli jest taki hall i tam drugi hall a tutaj są małe pokoiki, jakby takie gabinety a tu, no trudno, jakby o, jaki romantyczny obrazek no lepiej nie będę pokazywać za blisko widzę, że ktoś udzielał się twórczo a, tam jest jeszcze panowie bo ja słyszę dźwięk. Nie Tam też są na Tam też jest jeszcze jeden basenik, właśnie w środku, w tym budynku. I tam ludzie się kąpią na golaskach. Tak więc, wow, co za miejsce! W tym budynku tutaj też słychać ludzi. Nie wiem nawet, jak tam weszli do środka ale widzicie, tutaj też faktycznie płynie stamtąd woda tam o, dalej tak więc musi być wejście z którejś strony, nie wiem o, zobaczę tutaj są jakieś drzwi nie będę tam wchodzić z kamerą, bo może też na golaska się kąpią, a nawet jeśli nie, to tam nie będę zaburzać ich prywatności. I faktycznie tu nie ma żadnej kłódki, ani nic, można sobie otworzyć i wejść. A, to jak przyjedziemy tutaj wieczorem, to będzie co eksplorować. Ale teraz chcielibyśmy pojechać w jakieś miejsce, gdzie jest internet, bo tutaj nie ma. My tu byli bupy moczyć, a w tym czasie. Renderuje się dla was kolejny film Tak więc podłączony do elektrowni Nie wiem, o tu I ładnie jak widać no, jeszcze ponad pół zostało O właśnie chciałabym znaleźć um, takie miejsce, gdzie jest trochę internetu Bo byliśmy trzy dni w miejscu bez internetu I chciałabym ten filmik a, wam wysłać No A potem możemy sobie tutaj przyjechać na noc i faktycznie przestał boleć mnie ten kręgosłup tak sobie teraz właśnie skojarzyłam tak więc misja znaleźć miejsce z internetem najlepiej na plaży no, powodzenia I jesteśmy, że jeszcze sprawdzamy, z której strony wiatr wieje, żeby się ustawić tak, żeby samochód nam, wiecie, nie wiało w gębę, nie? Bo po trawie widać. Zobacz, po trawie. O, stój. Tak, perfekt. Bo wiecie, nad morzem to po prostu tak. wieje. No, super. A tak się schowamy za samochodem i możemy sobie siedzieć. Herbatkę zrobimy. Na początku to się zawsze tak pali jak pochodnia na igrzyskach. Jak robi się kanapkę. Już teraz umie kanapki sam sobie robić. Naumiał no, się. Służy mu to kampingowanie. samochodów teraz najechało? ooo o go tam na no i nawet nie wjedziemy teraz bo zastawione jest no i co? Musimy tu stanąć i czekać aż tam coś wyjedzie Tutaj można tędy przejechać, tam widzieliśmy, gościu wjeżdżał tędy tu po lewej Ale no teraz nam Dobra. tam No Zjeżdża się coraz więcej i więcej samochodów, więc w końcu żeśmy odpuścili Idziemy spać 10 i przyjedziemy tu rano Dzień dobry. Zagadka, znajdź złomka. Jak wczoraj przyjechaliśmy tutaj nad morze, to strasznie wiało. I właśnie, wiecie, takie względy... Pla... Takie praktyczne właśnie ale rzeczy wygrywają już teraz ze scenicznymi widoczkami już żeśmy się dużo naoglądali, lubimy owszem, ale patrzymy, żeby było przede wszystkim praktycznie po pierwsze bezpiecznie, praktycznie, tak więc wolimy się schować od wiatru stąd też schowaliśmy się troszeczkę za górką, za krzaczkami, żeby mieć spokojną noc i mieliśmy naprawdę fantastyczną noc jak słyszycie ładnie ptaszki śpiewają a tam i tak wodali jeszcze słychać szum morza ale nie byliśmy na tej pierwszej linii brzegu bo to jednak zawsze nad morzem wieje no tak jak mówię zależy bo nieraz jesteś taki osłonięty w zatoczce a nieraz niestety jesteś tak, że po prostu na tej pierwszej linii wiatru tak więc takie fajne miejsce żeśmy mieli no i zaraz będę zdzierać niedźwiedzia z łóżka i jedziemy na te ciepłe źródła. Zobaczymy jak teraz rano, ile jest tam ludzi. Tutaj znalazłam miejsce zaraz przy tej plaży, zobaczcie, fantastyczne. koniec tej e, drogi, znaczy tam w sumie leci ta druga szutrowa dalej, ale tutaj spokojnie można się zatrzymać, bo jest tak, tak, taki placyk i po dwóch stronach droga to ktoś może objechać, ale niestety nie ma internetu, więc właśnie jakby ktoś planował jakąś pracę zdalną czy coś, to właśnie z tymi epickimi miejscówkami to właśnie różnie bywa, bo często... A epickie są tam z daleka gdzieś, od różnych, wiecie, miast i ludzi. I one no nie są nie mają dobrego zasięgu. Ale fajne miejsce. Słońce wstaje Fajne miejsce. trochę startą śmieci czy to może sobie nawróć póki nikogo nie ma Piersi. Ranek panek. I fajnie jest, bo jest tak jeszcze chłodnawo. Jak byliśmy wczoraj, w, wiecie, w samym środku dnia, to było kurczę trochę za gorąco, nie? Słońce wali i te gorące źródła to nie bardzo. A teraz jeszcze jest tak, że aż człowiek się nie może doczekać, żeby wejść tam do tej gorącej wody. All right, so. ale fajnie widać, jak się unosi ciepło tutaj nad tym źródełkiem. Tak, dobrze. No tam ci to tam ci poczują, nie? Tam oczywiście są ci ludzie, co widzieliśmy wczoraj, tam między drzewami. No, ale kucze basenik dla nas. No to chlup. Właśnie jak miałam ściągnąć strój, bo niedźwiedź tutaj na Adama się kąpał, to właśnie przyszli już ludzie, tak? Więc mieliśmy pół godziny dla siebie, pół godziny dla siebie i mamy już towarzystwo. Ale co tam? I tak bardzo fajne miejsce eee, i polecam, naprawdę, po prostu... Wow! <grywa> A, rewelacyjne miejsce, bardzo fajne, ale rano, trzeba przyjść rano i dzisiaj jest poniedziałek, dzień roboczy, więc żeśmy właśnie liczyli, że będzie trochę mniej ludzi teraz, bo wczoraj była niedziela, no i wieczorem, no to po prostu, tak jak widzieliście, nawet nie wchodziliśmy tutaj. Pomoczymy się jeszcze chwilę i idziemy robić śniadanie, bo niedźwiedź jak głodny, to zły. Idziemy tak, żeby te dwa gołąbki mogły się też nacieszyć tym miejscem tylko dla siebie. Zajrzymy jeszcze do tego budynku, co wczoraj tutaj ktoś się kąpał, na golaska, no, tu można wejść na golaska, poczekaj, ale to trochę takie creepy, nie, ty popatrz, tutaj było sanatorium, patrz, widzisz, tu wszędzie są baseny, takie wanny, o, jednoosobowe, tu są jednoosobowe, a po tej stronie są dwuosobowe, o, tu też jedynka, nie, dwójka, o wow a tutaj basen wow, ty, wskakujemy, nie, ja wskakuję, kucze a mi się chce, ja chcę ściągnąć strój bo ty no, ściągam i skakuję basen no, powiem wam powiem, bo nie pokażę ale tutaj jest jeszcze cieplejsza woda nie, no jak chwilę tutaj muszę posiedzieć dla mojego kągosłupa ale mogę pokazać, że jestem. Hmm. No, taka jak się napuszcza do wanny. Normalnie. Tak jak w wannie napuszczasz wodę. Ale wiecie co, te minerały w tej wodzie? Jest bardzo duża wyporność tej wody i nawet trudno się utrzymać i właśnie dlatego mi ta kamera lata, bo nie mogę złapać poziomu. Dobra. Teraz kwadrans sama ze sobą. Pa! Wykąpana. Super, ale bardzo gorąca woda. Nie można nawet za długo tam wysiedzieć. Ale wiecie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że właśnie w takie miejsca najlepiej jest przyjechać właśnie rano. Bo wieczorem, jak są ci wszyscy ludzie, no to wiadomo, dużo osób przyjeżdża tu. To są lecznicze źródła. Przyjeżdża tu, bo Chcą się leczyć, oni są chorzy, mają różne schorzenia, często choroby skóry. I jak Ty wchodzisz do tej wody razem z tymi ludźmi przy pupie, no to wiecie. Natomiast właśnie jak przyjdziesz rano, przez całą noc ta woda się przefiltruje i masz basen z czystą wodą tylko dla siebie. I wiecie, przypomniało mi się teraz właśnie to miejsce, mi przypomina e, bajle herkulane. A to jest takie miejsce w Rumunii, które my odwiedziliśmy dwa razy. Ja to pokazywałam w odcinku w pierwszym odcinku z Bułgarii. Ja dam link oczywiście pod spodem, tak? Więc sobie też zobaczcie. A takie właśnie bardzo ciekawe miejsce specyficzne to nie są miejsca dla każdego, bo wiecie, jak ktoś jest estetą, to. No cóż, co Wam mogę gadać, te opuszczone budynki to może ładniej na filmie czy na zdjęciach czasem wyglądają, ale w rzeczywistości no to wiecie, no są śmieci tu i tam, ja już nie będę tutaj a, wredna i pokazywać wszystkiego, ale a, tak jest, a może pokażę. ze śmieciami, jeden już jest pełny eee, i drugi worek tam jest pusty. No to chyba ktoś raz na jakiś czas to wyrzuca. Tutaj kolejny worek, a tutaj tych worków jeszcze więcej.